Wysoka Rado, otwieram nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie zwołaną na wniosek burmistrza miasta Lubaczowa 38. w obecnej kadencji. W celu podjęcia uchwał na dzisiejszej sesji na 15 radnych udział bierze 14 radnych, stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Witam Panie i Panów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa. Witam pana Janusza Waldemara Zubrzyckiego, zastępcę burmistrza miasta. Witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta i wszystkich mieszkańców Lubaczowa. Szanowni państwo, wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji.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 zastrzeżenia lub jakieś wnioski. Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek dzisiejszego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego. Szanowni Państwo, w Biurze Rady wyłożony był protokół z poprzedniej sesji, jak i również otrzymaliście go Państwo w systemie radni Info. Do chwili obecnej nikt z Państwa nie wniósł uwag ani zastrzeżeń, do tego protokołu. Czy w chwili obecnej ktoś ma jakieś pytania lub zastrzeżenia coś nie zostało ujęte w nim? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji zwyczajnej z dnia 30 listopada bieżącego roku? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Zaraz będzie. Proszę bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do punktu piątego. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych. Bardzo poproszę panią y, skarbnik o wprowadzenie czy uzupełnienie tego, co było w poprzedniej uchwale. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z wszczęciem postępowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową do uchwały podjętej 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W związku z pominięciem w załączniku nr 3 w tabeli 3 osie pominięto zapis i więcej. Ten zapis zostaje uzupełniony. Yy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosu Aha. poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Pana Jana Radłowskiego o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, kierownika referatu i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Drugi projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tu również poproszę panią skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie podobnie y, y, y, w związku z wszczęciem postępowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową y, należało uzupełnić zapisy w paragrafie pierwszym, y, punkcie drugim, w literze B, po słowie powierzchni należy dodać słowo użytkowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały na dzisiejszym posiedzeniu komisja zajmowała się, zapoznała się z opinią kierownika referatu, Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pan Stanisław Kusek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo bym prosił na przyszłość, żeby podchodzić do mikrofonu, bo w sali nie słychać ani pytania, ani odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Jeśli nie ma, to pan Włoch Paweł, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie. Ja mam taką tylko tech, techniczne pytanie odnośnie, znaczy już wiem, bo Panią Skarbnik pytałem się przed sesją, ale chciałem też Państwa z tym zapoznać. Yy, dostajemy pan, proszę Państwa informacje z GUS-u yy, o wysokości podwyżek sta, stawek podatków yy, w lipcu, sierpniu. Yy, projekty uchwał dostajemy w listopadzie i, tle, i ta nadwyżka tych, tych, podwyżek podatków jest już wpisana w budżecie. Ja bym bardzo prosił, aby w przyszłym roku yy, yy, projekty uchwał odnośnie podwyżek podatków były w miesiącu październiku, a to dlatego, żeby Rada miała na to wgląd i podjęła jakąś dyskusję, czy na przykład dany podatek za nieruchomość lub za transport albo podwyższyć, albo zmniejszyć, albo w ogóle nie podwyższać. Jest to bar bardzo ważne po to, żebyśmy przedyskutowali to, a nie tylko y y podnosili rączki, mamy to na, uch na uchwale, podnosimy, poszło. Moim zdaniem powinno to być tak, że musimy zastanowić się, podyskutować na, na ten temat i, i wtedy dać do realizacji budżetowych. Chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli pani skarbnik odpowiedzi nie musi udzielać, bo panu radnemu przed sesją udzieliła odpowiedzi właściwej. Tak. Tu, y, udzieli, udzieliła tylko, że dostajemy informacje z 7. A nad resztymi propozycjami, propozycjami to do przyszłego roku to się zastanowimy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy teraz do głosowania. Kto jest za y, przyjęciem y, tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Panie Wojtku idzie coś panu, czy nie idzie? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021 dwudziesty pierwszy rok. Również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu y, miasta na 2021 rok o kwotę 86 861 złotych z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej y, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi y, w y, Miejskim Przedszkolu nr 3 i Szkole Podstawowej nr 2.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 Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2021. Również poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. W powyższym y, projekcie zmniejsza się y, wydatki budżetu w kwocie 36 tysięcy 436 zł z wynagrodzeń osobowych oraz na, środków na realizację programu czyste powietrze celem zabezpieczenia y, środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz y, wynagrodzenia z pochodnymi w ramach programu czyste powietrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały na dzisiejszym posiedzeniu komisja się zajmowała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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Wyczerpaliśmy punkt podjęcia uchwał. Szósty punkt sprawy różne i w sprawach różnych wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Informujące, że w dniu 21 grudnia bieżącego roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie będzie rozpatrywało sprawę oceny zgodności z y, prawem uchwał. Tych dwóch pierwszych uchwał, które podejmowaliśmy na dzisiejszej sesji o tym piśmie również o tym nadzorze y, wspominała pani skarbnik. Ja w sprawach różnych tyle. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych zabierze głos? Nie widzę. Dziękuję Państwu za przybycie i na tym zamykam nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej 38 w obecnej kadencji. Dziękuję bardzo.